W tym wideo zobaczycie jak w łatwy sposób pokonać i zabić bossa, wielki shinobi Sowa w grze Sekiro Shadows Die Twice. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał. Ja jestem Hellgrim i zapraszam na materiał. nie uciekam z tej kulki. Wykorzystuję to kurde na ten atak. Dobra pan wroty. Really? Ha <laughs> <Why? laughs> Já Kurde, już prawie leży z kurbanem. Nie? Yeah. raczej, że to musi być to Aj, zepsułem Co ja dałem teraz? O shit wstawaj, mistrzu. Jest! No nice.